Jestem w okolicach numeru 10 ulica Jedności w, w Zielonej Górze. przepraszam I taki ciekawy placyk. Pomnik jakiejś pani. Jeszcze nie wiem czego dotyczy, ale widzę jakieś dwa bukłaki z winem. I tutaj też jakiś ciekawy obiekt. zaraz się dowiemy gdzie tak naprawdę jestem. Ulica Jedności w Zielonej Górze w 2015 roku.